Aby móc skonfigurować moduł, przy pierwszym uruchomieniu należy zalogować się na użytkownika, który został wskazany podczas instalacji jako administrator programu. Przed pierwszym uruchomieniem należy zweryfikować konfigurację modułu EKW. Klikamy ikonę z zębatką w prawym górnym rogu ekranu i przechodzimy do zakładki Moduł EKW. Pierwszym ustawieniem jest możliwość automatycznego kopiowania odpowiedzi uzyskanej z EKW do pozostałych czynnych spraw dłużnika. Włączamy poprzez zaznaczenie checkboxa. Kolejną opcją jest możliwość włączenia zapisywanych odpowiedzi na dysku komputera. Po odpytaniu tworzy się folder na pulpicie, gdzie zapisywane są PDF-y. W kolejnym polu określamy wysokość kosztów na zapytanie naliczanych do salda sprawy. W momencie nagrywania koszt zapytania to 20 zł. Po naciśnięciu przycisku plus możemy określić nazwę czynności, jakie do tej pory stosowała kancelaria na odpowiedzi dotyczące ksiąg wieczystych. Jest to bardzo przydatna opcja, która umożliwia efektywnemu komornikowi rozpoznanie, czy w danej sprawie zostało już wykonane zapytanie o księgi wieczyste i wyświetlenie tej informacji użytkownikowi. Wykluczamy w ten sposób możliwość przypadkowego, wielokrotnego odpytania spraw i mnożenia kosztów. Takich nas czynności można określić wiele poprzez kolejne naciśnięcia przycisku plus. Odpowiedzi zapisane przy pomocy efektywnego komornika i modułu EKW są rozpoznawane automatycznie.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 Aby przekazać sprawy do odpytania, naciskamy przycisk Dodaj sprawy. Otworzy się okno, w którym należy wskazać sygnatury, rozdzielając je przecinkiem lub średnikiem. Przycisk Filtruj otwiera dodatkowe okno, w którym można wyfiltrować wcześniej odpytane sprawy przy użyciu różnych filtrów, np. według daty odpytania. Za pomocą przełączników w górnej części modułu ustalamy warunki wyszukania ksiąg wieczystych. Zaznaczenie Szukaj w zaawansowanych spowoduje wpisanie na platformie EKW danych dłużnika w zakładce Wyszukiwanie zaawansowane. Opcja niedostępna dla odpytywania firm. Szukaj w wykreślonych zaznaczy analogiczny checkbox w zakładkach na platformie. Suwak tylko PESEL w pozycji włączonej skutkuje wpisywaniem w wyszukiwanych danych jedynie numeru PESEL dłużnika. Włączenie pierwsze imię i nazwisko pozwala uniknąć sytuacji, kiedy dłużnik w polu imię i nazwisko ma wpisany więcej niż jeden wyraz, np. Jan Krzysztof. Kiedy przełącznik będzie nieaktywny, program wypełni pola na platformie EKW tak, jak są uzupełnione w programie komornika. Jeżeli przełącznik będzie aktywny, program w polu imię na EKW wpisze tylko Jan. Oczywiście przy nazwisku działanie będzie analogiczne. Nalicz koszt włącza funkcjonalność dodawania kosztu do salda sprawy po wykonaniu zapytania. Wysokość kwoty określamy w konfiguracji modułu. Po włączeniu Dodaj prezentaty na skanę wyciągów w historii sprawy nadawana jest prezentata kancelarii. Na liście poniżej wyświetleni zostali dłużnicy z wyfiltrowanych spraw wraz z niezbędnymi danymi. Postaram się w skrócie omówić każdą kolumnę. Liczba porządkowa, checkbox do zaznaczenia wiersza, sygnatura sprawy pokolorowana według stanu, imię i nazwisko lub nazwa dłużnika, nazwa wierzyciela. Kolumna dane wyświetla informacje o danych dłużnika. P oznacza PESEL, R oznacza REGON, M imię matki, O imię ojca. Po najechaniu myszką na którykolwiek symbol w podpowiedzi przy kursorze wyświetlał się te dane. Przycisk w kolumnie Akcja służy do ustalenia indywidualnych warunków zapytania dla danego wiersza. Po ustawieniu można je przywrócić do domyślnych naciskając na przycisk ze strzałką. W kolejnej kolumnie wyświetlane jest aktualne saldo kosztów w sprawie dostosowane do ustawy, według której jest prowadzona sprawa. Odpowiedź w systemie wyświetla datę ostatniej odnalezionej odpowiedzi EKW w sprawie. Status informuje o stanie odpytania danego wiersza. Jeżeli chcą Państwo dodać wybrane sprawy do kolejki, lecz jeszcze ich nie odpytywać, należy nacisnąć przycisk Dodaj do odpytania. Zostaną zapisane do bazy danych i będą czekać do odpytania. Kolejnym krokiem jest naciśnięcie przycisku Wykonaj. Otworzy się program wspomagający, efektywny pracownik i po chwili rozpocznie procedurę odpytywania spraw na platformie EKW. Jedyną czynnością, którą muszą Państwo wykonać to wskazanie odpowiedniego certyfikatu po uruchomieniu przeglądarki. Po zakończeniu pracy przez program odpowiednio opisane odpowiedzi będą dopisane do historii spraw wraz z dodaniem kosztu za zapytanie. Specjalnie dla wymagających klientów dodaliśmy do modułu przycisk Raport. Po naciśnięciu przycisku generuje się arkusz kalkulacyjny z informacjami o odpytanych sprawach i wynikach wyszukiwania. Wyżej wskazany sposób pracy z modułem pozwoli Państwu na szybkie i dokładne wyszukiwanie danych o właścicielach nieruchomości na platformie EKW. Jeżeli mają Państwo pytanie dotyczące działania aplikacji lub instrukcja jest niezrozumiała, prosimy o napisanie maila na pomocmałpaefektivo.pl.